Brawo, Adziu, WE052PJ. Proszę nie mnie no mnie kusić. Zepchnęła mnie, no. Proszę pan no. mnie Żona Edka, Wioletta. Będzie pan mi śniegł? Wioletta mnie zepchnęła. Tak, zepchnęłam.